Polska Akademia Dostępności prezentuje proces instalacji przykładowego szablonu pobranego z zasobów Polskiej Akademii Dostępności. Wejdźmy na stronę internetową portalu Polskiej Akademii Dostępności. Aby pobrać szablon należy się zarejestrować, a następnie przejść do zakładki wzorcownia projekty dla administracji publicznej. Tu wybieramy interesujący nas szablon i kolorystykę. Następnie klikamy na przycisk pobierz. Pobrany szablon musimy rozpakować na dysku twardym komputera. W rozpakowanym katalogu naszego szablonu musimy odnaleźć katalog includes, a następnie edytować plik config.php, koniecznie za pomocą programu Notepad Plus bądź innej aplikacji dla programistów. Uzyskując niezbędne informacje potrzebne do zalogowania się do bazy danych, które uzyskamy od dostawcy hostingu naszej domeny, możemy przystąpić do konfiguracji pliku. W pliku oznaczone są miejsca, gdzie pomiędzy znakami cudzysłowu należy wpisać odpowiednie dane. W linii 22 wpisujemy adres serwera bazy danych. Następnie w linii 25 nazwę użytkownika bazy danych. W linii 28 hasło do bazy danych. W linii 31 wprowadzamy nazwę bazy danych. Kolejnym elementem w linii 36 jest numer portu. Jest on już wpisany, to numer domyślny. Jednak jeśli posiadasz inny, musimy go zmienić. W linii 43 znajduje się prefiks. Możemy go zmodyfikować lub pozostawić bez zmian. Ostatnia linia, 53, to tak zwane ziarno. Ma ono wpływ na bezpieczeństwo podczas logowania do panelu. Ciąg znaków może tu pozostać. Możemy go też zmodyfikować. Tak skonfigurowany plik config.php musimy teraz zapisać. Pamiętajmy o zapisie w odpowiednim formacie. W opcjach programu wybieramy zakładkę Formatowanie. Musimy zaznaczyć koduj w UTF-8 bez BOM. Taki zapis ma istotny wpływ na prawidłowe działanie szablonu. Teraz musimy przenieść szablon na serwer. Uzyskując informacje od dostawcy hostingu o danych potrzebnych do zalogowania się do klienta FTP, musimy przenieść pliki na serwer. Możemy skorzystać z darmowego programu Filezilla Client. Po uruchomieniu programu w panelu logowania wpisujemy odpowiednie dane. Adres serwera, nazwę użytkownika, hasło, numer portu, jeśli jest inny niż domyślny. Potem klikamy na przycisk Szybkie łączenie. Poniżej panelu logowania znajduje się okno, gdzie program wyświetla status wykonywanych przez niego operacji. Poniżej ekran podzielony jest na dwie części. Lewa. To widok katalogów i plików, jakie są na dysku twardym komputera. Po prawej – widok plików, jakie są lub będą przeniesione na nasz serwer. Nasz pakiet możemy przenieść jako oddzielne pliki i katalogi, bądź w jednym, rozpakowanym katalogu. Zaznaczamy więc nasz katalog. Metodą przeciągnij i puść przerzucamy go z lewej części ekranu na prawą lub też po zaznaczeniu katalogu prawym przyciskiem myszki wywołujemy okno kontekstowe i wybieramy opcję Wyślij. Gdy pliki zostaną już przeniesione na serwer, możemy przejść do przeglądarki internetowej, aby rozpocząć instalację naszego szablonu PAD CMS. W polu adresu przeglądarki należy wpisać naszą domenę. Ścieżka może się różnić w zależności od tego, czy przenieśliśmy pliki i katalogi oddzielnie czy bezpośrednio w rozpakowanym katalogu, tak jak w naszym przypadku. Wyświetli się informacja o dodaniu w polu adresu wartości install. Należy wykonać polecenie, aby rozpocząć instalację szablonu. Następnie wyświetla się strona informacyjna. Przed chwilą skonfigurowaliśmy plik config.php, więc możemy przejść dalej. Klikamy na przycisk Rozpocznij instalację. Na stronie znajduje się formularz, który musimy wypełnić. W pierwszym polu wprowadzamy nazwę użytkownika. To login do panelu administracyjnego. Następnie hasło. Kolejne pole to nazwa naszego serwisu. Następnie adres www naszego serwisu. Teraz e-mail i klikamy na przycisk Zainstaluj. Po chwili uzyskamy informację o prawidłowym procesie instalacji naszego serwisu. Zanim klikniemy na przycisk Rozpocznij, musimy jeszcze w programie FileZilla Client usunąć bądź zmienić nazwę katalogu install. Jest to konieczne, aby rozpocząć pracę. W programie FileZilla Client po prawej znajdują się pliki na naszym serwerze. Odnajdujemy tu katalog install i zmieniamy nazwę lub po prostu go usuwamy. Teraz możemy wrócić do przeglądarki i kliknąć na przycisk Rozpocznij. Tak prezentuje się nasz serwis. Aby rozpocząć prace redaktorskie, musimy przejść do panelu administracyjnego. W tym celu w adresie www dopisujemy wartość ukośnik panel. Do zalogowania się wykorzystujemy dane wprowadzone przez nas podczas instalacji. Życzymy przyjemnej pracy.